Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Wróżbita Saleos i wróżę specjalnie dla Państwa z kart Tarota. Dzisiaj przygotowałem Państwu horoskop tygodniowy od 30 października do 5 listopada 2017 roku. Oczywiście dla wszystkich znaków zodiaku. Zaczniemy już standardowo proszę Państwa od koziorożca. Koziorożce w nadchodzącym tygodniu będą musiały coś poświęcić dla dobra sprawy, w którą są zaangażowane. Macie przed sobą nowe możliwości pracy zawodowej i musicie przemyśleć, czy chcecie wziąć je pod uwagę podczas planowania najbliższego tygodnia w pracy. W finansach czeka Państwa odpoczynek. Układało się będzie dokładnie tak, jak macie to w planach. Dla miłości karty w nadchodzącym tygodniu przewidują sporo namiętności, nierozerwaną więź między Wami i Waszymi partnerami. Także nic niepokojącego w miłości dziać się nie będzie. Jeśli partnerów nie macie, w nadchodzącym tygodniu powinniście znaleźć osobę, ale musicie uważać, gdyż owa osoba może nie mieć czystych zamiarów wobec Was. Wodnik. Wodniki w nadchodzącym tygodniu będą musiały zawalczyć o swoje. W miłości jesteście Państwo chronieni przez cały wszechświat i nie stanie się nic złego. Wykluczyć należy wszelkie nieporozumienia i odporzyć się na całe dobro, jakie daje nam świat. Jeśli nie macie partnera, znajdziecie go bardzo szybko i będzie to partner na dłużej. W finansach niestety szukacie Państwa wsparcia w złym miejscu. Jeśli przemyślicie tą kwestię, to finanse zaczną układać się dokładnie w taki sposób, jak macie to zaplanowane. Niestety nie jest to najlepszy tydzień na podejmowanie ryzyka, ponieważ może ono się skończyć fiaskiem. Musicie być czujni na innych ludzi, ponieważ mogą grać nieczysto. Gry liczbowe dla wodników w nadchodzącym tygodniu wskazane i mogą przynieść odrobinę szaleństwa. Ryby. Ryby w nadchodzącym tygodniu zaczną szukać piękna w przyrodzie. I to jest bardzo dobra ścieżka na jesień. Świat i przyroda są piękne. I jeśli to dostrzeżemy, będziemy cieszyć się tym pięknym, jakie jest wokół. Mając piękno w sercu, nie może nam się coś nie udać. W miłości odnajdziecie Państwo szczęście i radość. W połączeniu z idealną komunikacją może zaowocować tylko spokojem i harmonijnym związkiem. Jeśli nie macie partnera, czeka na Was pewien król, mocno zbudowany, silny i hojny, a na dodatek doskonały doradca i kochanek. Cóż można chcieć więcej? W pracy dostaniecie wszystkie potrzebne narzędzia, aby pracować wydajnie i skutecznie. Jeśli poszukujecie klientów, to z pewnością ich znajdziecie w nadchodzącym tygodniu. Jeśli macie jakieś projekty do zrobienia, zrobicie je, będąc zadowolonym z wyniku. O finanse będziecie rywalizować. Jeśli nie włożycie odpowiedniej ilości zaangażowania w pracę, możecie coś stracić. Niemniej jednak, gdy zainteresowanie tematem będzie na odpowiednim poziomie, z pewnością niczego nie stracicie, a będziecie uśmiechnięci. Baran. Dla zodiakalnych baranów nadchodzący tydzień minie beztrosko i bardzo szybko. Nie będzie czasu na oglądanie się wstecz. Chociaż z pewnością chcieliby Państwo to uczynić, ale nie uda się to z powodu braku czasu i przeszłość odejdzie w zapomnienie. W miłości tworzycie nierozerwalną więź ze swoimi partnerami. Mogą zdarzyć się nieporozumienia, ale wasza miłość jest na tyle silna i dojrzała, że wszystko przetrwacie. Pojawia się czas namiętności, który nadchodzący tydzień szykuje. Jeśli partnera państwo nie macie, jest nadzieja na znalezienie bratniej duszy i stworzenie związku, ale pod warunkiem jest jedno magiczne słowo. Działajcie! W pracy pokazuje nam się droga do wyboru. Być może trzeba będzie podjąć jakąś ważną decyzję, od której może sporo zależeć. Jeśli tylko będziecie grali uczciwie, możecie na tym tylko zyskać. Finansowo będzie bardzo dobrze, do tego przyjdą nowe możliwości, więc można tylko się cieszyć, bo niczego wam nie zabraknie. Byk Zodiakalne byki w nadchodzącym tygodniu nie mają się czego obawiać. Nie zmieni się nic, a państwo Będziecie żyli w szczęściu. Jeśli chcecie porozmawiać o czymś ze swoimi partnerami, to tydzień sprzyjał będzie wszelkim poważnym rozmowom. Jeśli partnera Państwo nie mają, to najlepiej Waszą sytuację będzie opisywał cytat z mojej ulubionej książki. Pierwszy raz, właśnie wtedy, na ułamek sekundy, pojawiła się we mnie myśl o przyszłości z Tobą, a zaraz potem zaczęłam się tego bać. Tak proszę Państwa. Poznacie intrygującą osobę, z którą połączy Was dużo namiętności i szczerych uczuć do tego stopnia, że będziecie się bać rozwoju wydarzeń, ale w tym pozytywnym sensie, ponieważ przyjść może zakochanie. W pracy musicie zacząć działać tak na poważnie, ponieważ nadchodzący tydzień przynieść może sprawdzenie efektów Waszej pracy. W finansach zwrócić trzeba będzie uwagę w nadchodzącym tygodniu na osoby, które podpiały się pod Wasz budżet. Bo ów osoby mogą brać odrobinę za dużo. Bliźnięta. Zodiakalne bliźnięta będą w nadchodzącym tygodniu wzywane do podjęcia ostatecznego działania w swoich zagmatwanych sprawach. Jeśli nic Państwo nie zrobicie, to los przejmie inicjatywę, z czego efektów możecie nie być drogie bliźniaki zadowolone. W kwestiach miłosnych jesteście na etapie marzeń. Widać, że nie do końca jesteście zadowoleni z obrotów sprawy i karty wskazują, że nadchodzący tydzień jest odpowiednim czasem, aby przemyśleć kwestie związkowe. Jeśli partnera nie macie, to nadchodzący tydzień przynieść może zmiany w tej kwestii. W pracy możecie zostać w końcu zauważeni. Finanse natomiast nie kształtują się najlepiej. Gotówka wypływa, a to, co wpływa, może nie wystarczać na dostatnie życie i nadchodzący tydzień jeszcze nie zmieni tego stanu rzeczy. Rak Raki w nadchodzącym tygodniu całkowicie oddadzą się pracy, w której będziecie spędzać dosyć dużo czasu. Niestety partnerowi może to się nie spodobać, przez co mogą być kłótnie, podczas których będziecie wywlekali dużo spraw z przeszłości. Jeśli tylko pomyślicie, co może czuć partner i dlaczego oraz wyciągniecie z tego odpowiednie wnioski, uda się Wam przez to przejść. A wiadomo, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Jeśli partnerów nie macie, nadchodzący tydzień jest idealnym tygodniem na tworzenie związków i szukanie partnerów. Z pewnością znajdziecie kogoś godnego Waszego zainteresowania. Finansowo będzie bardzo dobrze. Lepiej, niż się spodziewaliście. Planowane są zyski. Można grać w gry, w gry liczbowe, bowiem nie powinniście być stratni. Lew. Osoby z podznaku zodiakalnego lwa w nadchodzącym tygodniu będą planowały ciągłą zabawę oraz spotkania towarzyskie. W finansach rozpoczyna się etap dobrobytu. Los coś wam podaruje, dzięki czemu przestaniecie na pewien okres Przejmować się stanem swoich finansów. Będzie to powód do dumy i radości. Duża część tych finansów zostanie przebalowana. Uważajcie tylko w pracy. Czasem po zabawie lepiej wziąć wolne, chociaż karty nie przewidują żadnych trudności w kwestiach zawodowych. W miłości, proszę Państwa, będziecie dogadywali się trochę trudniej niż zwykle. Partner może trochę marudzić i będzie z pewnością bardziej niż Wy przytłoczony jesienią. Niemniej jednak będą to tylko chwilowe humory. Niegroźne dla trwałości związku. Jeśli partnera nie macie, macie mnóstwo możliwości w nadchodzącym tygodniu do poznania nowej osoby. Ale czy sami tak naprawdę tego chcecie? Na to pytanie sodiakalny lew musi odpowiedzieć sobie sam. Panna Sodiakalne panny. Mają coś w nadchodzącym tygodniu do przemyślenia. Tydzień będzie dobrym momentem na odizolowanie się od wszystkich, złapanie chwili wytchnienia, przemyślenie priorytetów, jakie mamy obecnie w życiu, zastanowienie się, czy nie potrzeba ich zmienić. W miłości czeka Państwa bardzo szczęśliwy i spokojny czas. Czas wybaczenia, radości, miłości, wspólnego spędzania czasu, czas zdrowia, i wszystkiego, co najlepsze. W kwestiach sercowych możecie liczyć na niespodziankę od partnera. Jeśli nie macie jeszcze osoby, z którą na stałe dzielicie życie, nadchodzący tydzień z pewnością zmieni ten stan rzeczy, gdyż będziecie bardzo otwarci na nowych ludzi. Szczerość, którą będziecie się posługiwać, szybko przyciągnie do Was bardzo fajne i dobre osoby, które także będą miały wobec Was szczere zamiary w finansach nie będzie na bogato, ale dacie sobie spokojnie radę bez większych wyrzeczeń. W pracy natomiast będzie zabieganie, ale może to tylko przed wolnymi dniami. W każdym razie za pracę będzie trzeba się wziąć. <śmiech> waga. Nowy tydzień dla osób z znaku waga będzie tygodniem rodzinnym. Spędzicie go Państwo wraz z rodzinami, pogłębiając więzi ciesząc się sobą i rodzinami. Miłości nie będziecie mieli ani czasu, ani ochoty na jakiekolwiek nieporozumienia. Będziecie iść na rękę tej drugiej stronie. Sporo myślenia Was czeka odnośnie spraw duchowych. Ale nie ma się co dziwić. W końcu nadchodzący tydzień szykuje nam święta. Jeśli partnerów nie macie jeszcze, to czas zawieszenia poszukiwań. Nie będzie na to ochoty. Przypadkowe spotkania powinniśmy wykluczyć, albowiem wracanie do przeszłości, która była etapem zamkniętym, nigdy nie jest dobrym pomysłem. W pracy czeka Was sporo zamieszania, ruch, nowe wiadomości, nowe zadanie. Finansowo nie będzie tak dobrze, ponieważ czeka Was kilka wyrzeczeń, ale to raczej z rozsądku. Takie pohamowanie się w sklepie i zrozumienie, że to, co się Wam podoba, nie jest Wam niezbędne w domu. A może nawet niepotrzebne? Skorpion. Skorpiony w nadchodzącym tygodniu czekał będzie sukces w tych sprawach, z którymi skorpiony walczyły już od jakiegoś czasu. Mogą to być przede wszystkim sprawy związanymi z urzędami czy instytucjami. W miłości los szykuje Państwu przeogromną niespodziankę, z której będziecie Państwo zadowoleni. Partner się zreflektuje, i obsypię Was bukietem przynajmniej dobrych słów. Jeśli nie jesteście w związkach, nadchodzący tydzień bardzo szybko zmieni ten stan i staniecie się, kochane skorpiony, bardzo szczęśliwe i radosne. W kwestiach finansowych nadchodzą wpływy, które, jak to u skorpionów, będą rozsądnie przeznaczane na plany na przyszłość. W pracy niestety przyjdzie Wam trochę popracować. Powoli kończy się dobry czas nierobienia zbyt dużo w kwestiach zawodowych. Strzelec. Otworzył się przed Państwem nowe możliwości w nadchodzącym tygodniu. To, co do tej pory było niemożliwe, stanie się realne i możliwe. W miłości będzie pielęgnowanie więzi rodzinnych, wspólne spędzanie czasu w dobrej i miłej atmosferze. Jeśli nie jesteście w związku, Szybko znajdziecie partnera, z którym zwiążecie się na bardzo długi okres. W pracy trochę przerwa, odetchnięcie z ulgą po wykonanych zadaniach. Może to być wolne, urlop, szczególnie na czas świąt. Przyda wam się ten czas do nadrobienia zaległości w domu. Finansowo będzie spokojnie. Tydzień będzie dla was łaskawy i dobry. Macie wszystko, co mieć powinniście i nic złego w kwestii finansowej nie stanie się w nadchodzącym tygodniu. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie tego horoskopu. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Życzę Państwu udanego, wspaniałego i miłego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.